się może z tej strony iron games, znaczy iron 2 przepraszam i powystawowe nie dzisiaj pokażę wam jaki komputer do, ge, do gamingu wziąć najlepiej nie brać tych zastos nie brać tych które są do 500 zł. Znaczy ten na no, tego możecie wziąć Tak do 400 złotymi, 300 złoty minimum Okej okay. I najlepiej komputer stacjonarny monitor bez monitora yy, to już zależy od tego kto chce od Intel 5 16 GB ramu ja tu również coś I, i, i tom hmm. Tutaj może to jest To jest hmm. I gdzie ja tu jest najlepiej wziąć pole jak Będzie najtaniej Ja działam na fujitsu polizingowym Windows 10 Pro które kupiłem za 500 zł i na zakupić na kartę za 999 zł ona teraz aktualnie jest, jest droższa weźmy do siedemset nie siedemset tylko siedemset to jest 700? to jest więcej i siedemset to jest też to też to się trochę mm -hmm. Ten może być, ten może też. O i ten. A, ja mam z p i jak? S. Primo Dwadzieścia. Ja mam... ja mam chyba tego, tylko że. Panów tam? Tak, to jest Czy jest tak, teraz? Dokładnie? To jest, to jest dokładnie. To jest sam. Komputer, tylko że się prawie dwa razy. To na pewno nie jest ten sam bo mój miał. Tak, 4 gigabajty Ramu, ale. Tak, i, i mój inny, i, i nie ma wentylatora tutaj. I. Mój. Mamo, ja mam 16 GB. Bo. Kupi. Bo ten do, do tego, który mi to sprzedawał. I on. I powiedział, że może mi to zamontować i, do, i, do, i dopłaciłem trochę I, ten, i, i od razu miałem, i od razu mogłem grać. Okej. Okay. On nie ma karty tej typ i tak. in the copy control v mi gosty jest 12 Już tak Ta i częstotliwość 1 GHz na Okay. Okay. I pięć, cztery, pięć, dziewięćdziesiąt i pięć, cztery, pięć, dziewięćdziesiąt i dziewięćdziesiąt, cztery, pięć, dziewięćdziesiąt, cztery, pięć, dziewięćdziesiąt. Nie, to nie ten, kule cool, nie nie nie nie, to nie ten, to nie ten model. Mm. O, tam już jakoś. Cztery wątki. No to jest. Aha! Ja mam te.. Aha dobra. To jest ustawione na tu, czyli to jest mój. czyli mój nawet może być lepszy od tamtego. Okej. Okay. Ale wracamy do tego? W ten. No my zajmie on Dobry. Tylko najlepiej dokupić jeszcze. Tysiąc pięćdziesiąt A dobra, GT, nie to tylko GTX GTX To... Ja mam... Nie ma tu? Ale polecam kupić którąś z tych kart graficznych Wdrożyłam ostatnio coś Przecież ta jest twoja, ta jest od mojego Ta też Okej hmm, tak to jest z tych graficzny do tego komputera I ten Co to jest? Ja, gdzie to ma nazwę? O. No to może być do tego, do, do osoby, które na przykład nie chce mieć Bidlockera i tych wszystkich. Mm. I tutaj też polecam. Eee, to kupisz też tamtą kartografię? To tak, ten. Ten, to. On. Ma jaką kartografię? Zintegrowana na Intel'a. 4600. No on ma. To ma taką samą kartografię? Ty, to ma. To jest chyba, to jest dokładnie chyba ten sam model, co mój. Znaczy inny profesor ma? Znaczy podobny. I, i słabszy. Ja sobie też 40 giga. Pytanie główne No ja go też polecam kupić tylko takes. No, ten z tu się, czekaj okay. moment Nie, ten, ten jest, to jest dokładnie to samo, tylko Jeżeli się na ten komputer, to polecam wam kupić tego Ja, 100 giga To też lepiej co kupić tam GTX-a mm, 840 foldów To jest tyle O, porta to ja mam Haha dziwne Czyli mój komputer ma e, Jakiś tam cały gośnik w sobie No ja mam te DVI, mam DVD displayporta tylko najlepiej, najlepiej jest kupić taką GeForce 4 GTX Dob mm. i tam chyba kupi. Jedno bardzo zbliżającego do płac od akcji. Na pewno to, to kupi, dobra. Mam HDMI Discord. O, najważniejsze. Mój monitor Philips. Najlepiej zobaczyć, czy, czy czasami nie kupi się ma jak ma się stary, stary monitor. Tak jak ja mam. To lepiej jest to szukać najlepiej z kartą z, z, z HD, HDMI. Do DV i to to nie powinno być za dużo To nie powinno być za dobre Czy nie dużo, dużo takich starych nie powinno tego mieć, chyba To ma 3 miesięcy gwarancji To ile ma? Miesięcy gwarancji? To ma 12 miesięcy Też 6 miesięcy. A ten. 12 miesięcy. A te wszystkie droższe, to one mają lepszą, lepszą gwarancję, okej? Okay? I to by było na tyle. Pa!